W tej prezentacji zajmiemy się różnicą między odcinkiem… …odcinkiem, prostą i półprostą. Interesuje nas czysto geometryczne znaczenie tych pojęć. Dla większości z nas odcinek to coś, co w codziennym życiu nazywamy linią. Odcinek wygląda tak. To – z braku lepszego słowa – linia prosta. Nazywając ją odcinkiem, podkreślamy, że ma końce. Większość linii, z którymi stykamy się na co dzień, to z punktu widzenia geometrii po prostu odcinki. Wyszło mi trochę krzywo. Odcinek jest idealnie prosty. To jest odcinek. Odcinek cechuje się tym, że ma początek i koniec. Albo dwa końce. Natomiast linia prosta w rozumieniu czysto-geometrycznym, nie ma końców. Nie ma ani początku, ani końca i biegnie w nieskończoność w obu kierunkach. A więc prosta wygląda tak. Prosta wygląda tak. Aby zaznaczyć, że biegnie w nieskończoność, tę stronę… rysujemy taką strzałkę… Czasem też rysuje się drugą, żeby zaznaczyć, że biegnie w nieskończoność także w tę stronę. W życiu nie spotkałem się z niczym, co ciągnie się w nieskończoność. Lecz w matematyce takie abstrakcyjne pojęcia są dopuszczalne. Z czysto geometrycznego punktu widzenia prosta to linia, która ciągnie się w nieskończoność. Półprosta jest czymś pośrednim. Ma określony początek, to ten punkt. Lecz potem ciągnie się w nieskończoność. Półprosta zaczyna się tutaj, a potem biegnie w nieskończoność. A więc mamy półprostą. Skoro już to wiecie, zróbmy na Khan Academy ćwiczenie z odróżniania odcinków prostych i półprostych. Po obejrzeniu tej prezentacji nie powinno być to dla Was trudne. Przełączę się na to ćwiczenie. No i gdzie to jest? O, jest. W porządku. Co to jest za obiekt? Ma dwie strzałki, co wskazuje, że biegnie w nieskończoność. To powinna być prosta. Sprawdźmy. Tak, to prosta. Kolejne zadanie. A to, co to jest? Strzałki na końcach, więc biegnie w nieskończoność w obie strony, czyli kolejna prosta. Świetnie. Nowe zadanie. Jedna strzałka, więc biegnie bez końca w jednym kierunku. Ma także początek. Zaczyna się tutaj, a potem biegnie w dal. Pamiętacie? Tak wygląda półprosta. Ma początek i biegnie w nieskończoność. To półprosta. Kolejne zadanie. Ten obiekt ma początek i koniec, albo to jest początek, a to koniec. Lecz nie wybiega poza te punkty. W takim razie to odcinek. Odpowiedź poprawna. Mam nadzieję, że teraz poradzicie sobie z resztą zadań. Pewnie zauważyliście, że nie ma tu linku do filmu. I właśnie po to jest ten film. Dlatego ćwiczenia.